Wieża więzienna w Głogówku A to jest dawny budynek sądowy to to jest to w... Teraz jest internet, tam kiedyś przez wojną sądów